W dzisiejszej Ewangelii Jezus rozpoczyna działalność publiczną, ogłaszając nadejście Królestwa Bożego. Możemy zapytać, jak to jest z tym Królestwem Bożym? Skoro Królestwo Boże już jest, jest tak blisko nas, to dlaczego w świecie jest jeszcze tyle zła? Dlaczego trwa epidemia? Dlaczego tyle ludzi postępuje niegodziwie? Jak to jest do pogodzenia z panowaniem Boga w świecie? Przeczytałem kiedyś takie odniesienie tej sytuacji do lądowania aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku. Wtedy odbyła się potężna bitwa morsko-desantowa, określona jako największa, najbardziej rozległa tego typu bitwa w historii świata. I ta bitwa na tym małym morskim brzegu, na tym małym skrawku brzegu, przechliła szale II wojny światowej. Mówi się, że dzięki otwarciu drugiego frontu losy Hitlera zostały przesądzone. Wtedy jeszcze działały obozy koncentracyjne. Jeszcze wiele krajów było pod okupacją niemiecką. Jednak losy wojny zostały przesądzone. Ten mały skrawek plaży wśród tych Wybrzeże najważniejszą była plaża Omaha. Ten mały skrawek piasku był miejscem odniesienia zwycięstwa, które dopiero miało się rozprzestrzenić na całym świecie. Może ten przykład nie do końca odpowiada tej sytuacji, ale dwa lat temu na prowincji Cesarstwa Rzymskiego, w tym małym skrawku ziemi, wydarzyło się coś, co przechyliło szale zwycięstwa. Bóg zapanował nad śmiercią, złem i szatanem. Jezus odniósł zwycięstwo. Dlaczego Pan Jezus nie chce manifestować tego swojego zwycięstwa w świecie? Dlaczego nie jest tak, że wszyscy ludzie są przekonani do tego, że Jezus jest królem, że wszyscy są wierzący, oddają cześć Bogu? Bo Pan Jezus szanuje naszą wolność. Królestwo Jego, jak to sam powiedział, nie jest z tego świata. Popatrzmy, jak postępują władcy tego świata. W cesarstwie rzymskim wystarczyło, żeby rzucić kadzidło na ofiarę cesarzowi jako Bogu i to wszystko załatwiało. Nikogo nie interesowało to, czy człowiek, który rzucił tą szczyptę kadzidła, był przekonany co do bóstwa Cezara. W Księgach mahabejskich wystarczyło zjeść kawałek wieprzowiny, żeby zrobić to, co należało do obywatela, mocarstwa i udowodnić, że jest się wiernym władcy. Pan Jezus postępuje zupełnie odwrotnie. Dla Niego takie zewnętrzne gesty nic nie znaczą. Zauważmy, że wobec grzeszników Pan Jezus był bardzo delikatny, pełen miłosierdzia. Nie pozwolił na ukomienowanie jawno grzesznicy. A celnika Mateusza, który dokonywał wielu niecnych rzeczy, powołuje na apostoła. Był bardzo surowy wobec jednej grupy ludzi, wobec faryzeuszów. Nie przebierał w słowach. Nazywał ich grobami pobielanymi. Właśnie dlatego, że wewnątrz, jak to sam powiedział, byli pełni zgnilizny, a zewnątrz wyglądali bardzo pięknie, jak piękny grobowiec. Postęp postępowali zupełnie przeciwnie do tego, czego pragnie Jezus. Jezus chce, byśmy oddali Mu nasze serca. Chce, byśmy wewnętrznie przekonali się do tego, że On jest naszym Królem. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, jak to zrobić. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to znaczy uznajcie to, że jestem waszym królem. Przekonajcie się do mnie. Obierzcie, go, obierzcie mnie dobrowolnie w głębi waszych serc, w tym najbardziej intymnym miejscu swego serca, za swojego Pana i Króla. Z tym lądowaniem aliantów Normandii związany jest piękny film, już należący do klasyki kina, Szeregowie z Ryan". Tam jest taka sytuacja, że w pewnej rodzinie trzech synów ginie już na froncie II wojny światowej. Ministerstwo wojny Stanów Zjednoczonych dowiaduje się o tym, że czwarty z tych synów, właśnie szeregowiec James Ryan, którego, w którego rolę wciela się Matt Damon w tym filmie, jest właśnie w Normandii. Postanawiają go odnaleźć, żeby nie skazywać czwartego, ostatniego z braci na śmierć. Wiemy, że udział w tej bardzo krwiożerczej bitwie no, wiązał się raczej z większym prawdopodobieństwem śmierci niż przeżycia. Kapitan Miller otrzymuje zadanie odnalezienia szeregowca Ryana. Kompletuje ekipę siedmiu osób. Wielu z nich umiera po drodze i w końcu pod koniec filmu docierają, odnajdują tego zdziwionego chłopaka. Kardynał Miller jest wtedy już śmielternie ranny. Kiedy odnajduje chłopca, padają słowa skierowane do Ryana bądź tego wart. Na sam koniec filmu James Ryan stoi razem ze swoją żoną przy grobie kapitana Millera i zastanawia się w rozmowie z żoną, czy był tego wart, czy warto było go ratować. Moi kochani, to można powiedzieć o naszym życiu. Mamy Króla, który poszedł za nami, opuścił niebo, żeby być z nami, żeby nas uratować, żeby nas wykupić z mocy zła, oddając za nas swoje życie. To jest nasz Król, który zapłacił za nas cenę swojej krwi. I takiego Króla warto przyjąć jako swego osobistego Pana i Zbawiciela. Decyzja należy do każdego z nas. Nie mam wpływu na to, czy inni uznają panowanie Jezusa w swoim życiu. Mam wpływ tylko na jedno, na swoją decyzję. Decyzja należy do ciebie. Przeżywamy Wielki Post. Nasza decyzja, by pomóc nam w przeżyciu tego czasu, przygotowuje wiele materiałów. Wszystkie są dostępne w internecie. Wśród nich są rekolekcje dla dzieci, dla młodzieży, katecheci już z nich obficie korzystają w czasie lekcji szkolnych, warto tam zajrzeć. Również miałem okazję i za to wam serdecznie dziękuję przeżyć razem z wami rekolekcje wielkopostne. Właściwie możemy je dalej przeżywać, bo one są w internecie dostępne. Dziękuję za tak liczne odwiedzenie mnie w czasie tych rekolekcji, za wizytę Także w mojej kuchni, gdzie was zaprosiłem, jeżeli ktoś jeszcze nie był, serdecznie zapraszam, gotujemy trzy dobre potrawy. Korzystajmy z tych materiałów. Oprócz kazań, głoszonych i rozważań z serii Szklanka Dobrej Rozmowy, są jeszcze te rekolekcje. Bądźmy razem, przeżywajmy razem czas Wielkiego Postu. Jeszcze przed nami duża część, dopiero startujemy w Wielkim Poście, będą jeszcze inne serie rekolekcji, także dla dorosłych. Śledźmy to, co pojawia się na naszym decyzjalnym YouTubie. Będą tam rekolekcje prowadzone przez jeszcze różnych księży. Każdy głosi w innym stylu, dla każdego coś się znajdzie. Zróbmy wszystko, żeby jak najlepiej przeżyć ten czas łaski, żeby go dobrze wykorzystać, żeby kiedy nadejdą święta Wielkiej Nocy, każdy z nas mógł cieszyć się tym, że Jezus jego Królestwo naprawdę objęło całe nasze serce, że nie ma żadnego skrawka naszego serca, które jeszcze nie należy do Niego.